Witam serdecznie. Ja nazywam się Patryk i w tym filmie chciałbym zaprezentować realizację stolika balkonowego z rozkładanym blatem i zawieszonym na balustradzie. Na samym początku przygody chciałbym powiedzieć, że nie jestem stolarzem. Moja wiedza jest bardzo uboga na, na chwilę obecną. Mam za sobą tam jakieś mniejsze i większe projekty typu stół, szafki nocne i, i, i temu inne jakieś tam proste rzeczy, ogrodowe generalnie gdzie, gdzie dokładność nie jest jakaś tam bardzo wymagana. Warsztacik mam jaki mam. Mam tu około 15 metrów, no może 18 metrów kwadratowych. Także, także warunki są jakie są, ale, ale coś tam można działać. I chciałbym pokazać Tobie, że przy jakimś tam niewielkim zapleczu sprzętowym można, można zbudować jakieś tam fajne rzeczy tak typu właśnie ten stolik dobrze, co do samego stolika stolik będzie wykonany z kantówek sosnowych które odzyskałem z palet przemysłowych kantówki leżą tam, są przygotowane, są suche one tu już leży jakiś czas i są już planowane, puszczone przez strugarkę, grubościówkę. Ich grubość to około 3,5 cm, Tak, tak, aby blat ten był solidny. Mam już jeden taki stolik za, za sobą i, i, i po prostu użyłem za cienkiego materiału i on się strasznie powyginął, więc mam nadzieję, że, że, że z tym będzie ok. Tak? Sam stolik będzie miał wymiary 1,20 20 x 40 Jest to podyktowane yy, rozmiarami balkonu i, i, i mam, mam szklane przęsła po prostu i, i chcę aby te poprzeczki, które będą utrzymywały cały ten ciężar były, były po prostu na tych słupkach w balkonie, tak żeby szyby nie uszkodzić. Stolik sam będzie wyglądał w ten sposób. Mniej więcej. Projekt robiłem w Sketchupie, w jakiejś tam darmowej wersji. Także jak mówiłem, nie jestem stolarzem, nie czuję się jakiś jakimś guru. Także krytyka jest mile widziana. Zapraszam na film. Zostawiamy na 24 cm jakieś, zryszasz 24 cięcia. Pada bateria, więc nie zobaczycie docinania elementów. Ale to nie jest jakaś wielka filozofia. 24 elementy po 24 cm, 5 elementów po 41 cm. Klepki na blad docięte. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Przed wyjściem pomalowałem klepki. Z tych, po tych bokach, do których nie będę miał potem dostępu, jak zakołkuję to wszystko. No, a właśnie biorę się za to kołkowanie. 24 klepki, po dwa otwory, dużo wiercenia. Nie mam wiertarki pionowej. Z racji tego użyję zestawu. Firmy znanej i lubianej. Do połączeń kołkowych. Hmm. Użyję kołków ósemek, ponieważ takich mam sporo. 6 otworów za mną, chwilę to trwało. Przy takich możliwościach no i co, i teraz będę potrzebował wiercić otwory w tych kantówkach również 96. Teraz to sobie rozumiem w ten sposób, aby wchodziło 6 kantówek, na tą szerszą, na tą dłuższą, żeby wchodziło 6 kantówek i było pomiędzy nimi około centymetra. Ładnie to sobie wszystko wytrasuję i, i wtedy będę miał podniesienie jak, jak przykładać te kantówki. Bat jest zakołkowany, wygląda jak wygląda. że jest trochę ciężki. Wygląda jak wygląda, są pewne nierówności, no ale lepszego efektu raczej z ręki bym nie uzyskał. No i co? Teraz muszę to rozmontować, zalać klejem, wrzucić w ściski i zostawić do, do, do, nie wiem, na noc. Blacik został sklejony, siedział w ściskach parę dni, ponieważ nie miałem czasu. A został wyszlifowany, wygładzony, usunięte resztki kleju. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Położone zostały trzy warstwy impregnatu żywicznego w kolorze machoń. No i tak to wygląda. Nie będę tego zabezpieczał żadnym lakierem i tak dalej. Teraz pozostało jedynie stworzyć ramę, y, którą zawiesimy na, na balustradzie, do której będą przymocowane zawiasy, y, które będą trzymały blat. Wręczę w taki sposób. Ta szerokość da mi szerokość blatu. A w tym elemencie będę potrzebował zrobić jeszcze dwie wręgi na grubość, nie wiem, dwóch centymetrów. Ponieważ będę musiał zrobić wsporniki do tych blatów, tak? I chciałbym, żeby jak będę składał stół, żeby on na równo się schodził i te wsporniki chowały się w tych wręgach. Wręgi zostaną wykonane na ukośnicy, także muszę tutaj to ustawić. A, powinno być dobrze. I lecimy. Wyszło jak wyszło. Uważam, że można było to robić lepiej, ale... Wyszlifujemy i będzie ładnie. Jako, że mam tylko kantówkę 3,5 cm, a nie chce mi się już wyciągać strugarki i tego strugać na grubość, zwyczajnie przetnę to wzdłuż piłą i, i, i też powinno być dobrze. Piła zostawia gładką krawędź. Będzie okej. Okay. Z zapasem. Czyli jest okej. Okay. Zmierzam miejsce, gdzie ma być blat. stronę, która będzie się opierała o ten, o ten wspornik z, z wręgą. E, tak, oby się to zablokowało, zrobię to takim frezem. Nie wiem, czy to widać. O, może w ten sposób jakoś złapie. Nie. No to jest taki frez w kształcie stożka. I on mi przez środek tutaj zrobi takie właśnie trójkątny. One są skończone. Yy, pomalowane trzykrotnie bodajże impregnatem. Wszystko sobie ładnie wyszło I teraz będę montował takie zawieszki zrobione z takich kątowników. One są dosyć plastyczne, więc będę mógł je wygiąć na, na barierce tak, żeby to pełniło tu rolę wieszaka takiego. A coś ten desyń.